Wielkiego Majestatu On już teraz nas przemienia On otoczy nas pokoje Da nam radość i nadzieję On tam gdzieś w stajence, Wznosi w górę święte on w promieniach blasku chwały błogosławi. sercem swoim cały. kocham was kochani moi ja już z wami jestem zawsze i w ramionach tulić będę niech tę noc cudowną piękną każdy z nas Woo! Yeah.